Ciągle zaczynam od nowa, choć czasem w drodze upada. Wciąż jednak słyszę te słowa: Kochać to znaczy powstawa. Wciąż jednak słyszę te słowa: Kochać to znaczy powstawa. No